Wydajność pod lawą <śmiech> Nie mogłem jeść, bo musiałem tego obsa wykopać Nie umiem strzymek tarczy używać Jest jakaś KM na tarczę? Żebym z Wizami potrenował?